Kiedy Ukraina wchodziła do SSR i rock muzyka była zabroniona, słyszeć rock można było tylko z zagranicznych radiostacji. Muzyka W chwili trzeciej programy Polskiego Radio, która transzulowała ostatnie wyjaśnienia światowej muzycznej kultury, mogły przyjmować na swoich przyjmiechach mieszkańców Zachodniej Ukrainy. Same dla Radio Trójka, który słuchał w juniości Andrzej Kuzmenko, on zgodnie przywiał się do Radyo Trujka. I w goście do Trójki zawitała siedem команда Ciekawej Warszawy. Tutaj będzie nagranie wideo o Radio Trójka. Będziemy nagrywać taki filmik o tym, co to jest Radio Trójka, jak działa Radio Trójka, ile różnych kierunków jest na tym radio, jakie relacje Radio Trójka z Ukrainą i o różnych takich pamiątkach Radio Trójka. Радіо Труйка це загальнопольська цілодобова станція радіо, котра знаходиться в Варшаві на вулиці Мишлевецькій. Станція транслює передачу музично розважального характеру і розповідає про новини політики, суспільного життя та культури. Від початку свого заснування на хвилях станції лунає музика різних стилів та жанрів. Крім того, радіостанція організує благодійні акції, видає компакт-диски заходів за її участь. Але детальніше про труйку. Нам розповість людина, яка багато років w ramach kanału Polskiego Radia. Tu program trzeci Polskiego Radia, Piotr Baron, dzień dobry. Program trzeci powstał 1 kwietnia 1962 roku, czyli w tym roku kończy 54 lata. I gdyby ktoś zapytał mnie, o czym jest program trzeci, to ktoś to kiedyś fantastycznie wymyślił, że program trzeci to nie jest radio, to jest sposób życia. Tłumacząc to, szerzej chodzi o to, że trójka jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Najpierw trójki słucha mama i tato, a potem kiedy mama i tato bardzo mocno są ze sobą i z tego wspaniałego związku biorą się dzieci, to dzieci też zaczynają słuchać programu trzeciego. Tak, trójka to jest sposób na życie i chyba najpiękniej to się objawia, kiedy organizujemy jakieś koncerty, dlatego że wtedy Widać, że y, przychodzą na te koncerty dorośli rodzice, często z tak siwymi włosami jak moje. A obok y, tych rodziców, najczęściej małe dzieci, też w koszulkach z napisem Deep Purple albo Led Zeppelin. Co nas bardzo cieszy i powoduje uśmiech na mojej twarzy, bo te wszystkie zespoły to były zespoły, które poznałem właśnie dzięki programowi Trzecie. Razem z Piotrem i Olgą nasza zniemalna grupa ciekawej Warszawy wyrusza w legendarną koncertną studię trzeciej programy Polskiego Radio. To jest jedno z tych wyjątkowych miejsc w programie trzecim, które kochamy szczególnie i którym zawsze się chwalimy. I w każdą niedzielę o godzinie 20.00 ktoś z dziennikarzy programu trzeciego staje tutaj i mówi z wielką radością, dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa zgromadzonych przy odbiornikach i tutaj, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, w studiu koncertowym programu Trzeciego. To jest studio, które ma niewiarygodną akustykę, a powtarzam tylko słowa wielkiej artystki, która tutaj śpiewała. Nazywa się Tori Amos i powiedziała, że śpiewała w 50 studiach na świecie ale czegoś takiego jak tu nie przeżyła. A ostatnio, kiedy byłem w Berlinie i tam spotkałem się z taką artystką brytyjską, która nazywa się Tanita Tikaram, to powiedziałem Tanicie, że bardzo byśmy czekali na nią tutaj w studiu, i w Warszawie, w programie trzecim, bo prezentowaliśmy jej nagrania od początku, kiedy zaczynała swoją karierę i ona powiedziała, zaraz, zaraz, studio w programie trzecim. Ja słyszałam o tym w studiu. Ktoś mi opowiadał o tym studiu w Londynie. Także studio jest już znane, to studio, w którym jesteśmy nie tylko w Polsce, ale także daleko poza jego granicami. I pamiętam yy, najbardziej poruszający dla mnie moment w tym studiu, kiedy przyjechał do nas Leonard Cohen. Stanął przed nami na odległość pięciu metrów i powiedział tym swoim takim genialnym głosem, Chciałem za wszystko Wam podziękować moi kochani przyjaciele w Polsce. Nazywam się Leonetko. Fenomenalne studio i proszę, tak brzmi. No, a najlepiej zobaczyć to studio wtedy, kiedy są koncerty, zatem zapraszam w każdą niedzielę o 20. Muzyczna studia Polskiego Radio im. Agnieszki Osiedliskiej była zapoczątkowana w 1947 roku. Agnieszka Osecka, polska piosenkarka, autorka bogatych piosenek, pisemnicy, teatralny i telewizyjny reżyser, journalist. Imię Agnieszki Osiedliskiej. Studia trudnie otrzymała nie w dołzepisie śmierci widomoi piosenkarki w 1997 roku. Osobliwść studia w tym, że jednocześnie to jest studia zuko zapisu i koncertny zespół. Kiedy tu się koncerty, to ich dosyć często translujują na żywo, w прямym efierie. Studia licze 150 siedzących miejsc. W sumie może umieścić 200-250 osób. W radiu pracuję już bardzo długo, bo 30 lat i myślę, że bardzo ważne i ciekawe są również te opowieści, które na co dzień nie widzą światła dziennego, to znaczy trzeba je gdzieś gromadzić. Teraz jest na szczęście tak, że są komputery, więc można to wszystko gdzieś zapisywać. I, i Ja miałem kilka takich fantastycznych przygód radiowych. Ostatnia jest związana z Tani bo ona wydała niedawno swoją nową płytę i kiedy to się stało, to zadzwoniłem do wytwórni płytowej, która wydaje jej płytę i mówię, że dzwonię z programu trzeciego i my od samego początku, od Twisting My Sobriety i od Cathedral Song, Nadajemy jej piosenki i mam prośbę, czy mogliby mi udostępnić do Tanity numer telefonu, bo chciałbym z nią porozmawiać. Zadaję Ci kilka pytań o, o tę nową płytę, bo z informacji wynika, że ta płyta ma być bardziej plusowa, więc mnie to zainteresowało. No i oni zadzwonili do menedżera Tanity Tikarami i za dwa dni otrzymałem taką odpowiedź: Tanita zaprasza cię na koncert do Berlina. Jeśli możesz przyjechać, to przyjedź i przed koncertem będzie mogła udzielić Ci wywiad. Są piękne historie, tym bardziej, że z Tanitą rozmawiałem w Sopocie i Tanita Tikara powiedziała wtedy świetnie się rozmawiało, słuchaj, jak chcesz, to się jeszcze możemy zobaczyć wieczorem. Obojętnie jak to brzmi, mówię, dobra, to zobaczmy się jeszcze wieczorem, a ona mówi, ale wieczorem możemy się zobaczyć w kasynie. W związku z tym, że ja nie nawykłem do takiego światowego życia i nigdy w życiu nie byłem w kasynie, no już cóż, mówię, dobra, idziemy do kasyna. No i kiedy wchodziłem do kasyna, zatrzymał mnie taki rosły facet i mówi, żeton. No ja się wystraszyłem, bo kasyno znałem tylko i wyłącznie z filmu w się Bądzie i wydawało mi się, że każe mi kupić taką kupkę tych żetonów za 250 milionów dolarów, a ja miałem w kieszeni może 200 zł. No i mówię, ja się go pytam, gdzie mam kupić te żetony, on mi pokazał, że tam. I podszedłem do gościa i mówię, dzień dobry, chciałem kupić żeton. i mówi, proszę bardzo i dał mi żeton za 5 zł. Odetchnąłem z drugą i to była właściwie taka przepustka do wejścia dopiero do kasyna. E, no i, Ale na szczęście, jak mówi 200 zł bo mówię, tanita, co robimy dalej? ona mówi, wiesz co, czegoś będzie na piłku. No ja też. No i poszedłem do baru, kupiłem y, dwa drinki. Okazało się, że one były wielokrotnie droższe od tego żetonu. A to nieistotne dla tanity. Robi się takie rzeczy. No i wypiliśmy po dwie kolejki tego cudownego zresztą napoju. I, i potem przyszedł Krupier, chyba tak się nazywa ten człowiek, który jest mistrzem ceremonii i mówi, że trzeba obstawiać. No i rzuciłem te, ten żeton 5 pięciozłotowy chyba na czarne, piątka czarna. Okazało się, że przegrałem wszystko, czyli 5 złotych. I teraz, kiedy się spotkałem z Tanitą, powiedziałem jej z tobą w kasynie, przegrałem całą forsę. Ona mówi, że ile? Ja mówię, że 5 zł. To ile to jest euro? Ja mówię, nie wiem, 25 centów. No i takie przygody się zdarzają. Kolejna taka świetna przygoda radiowa jest związana z tym, że czasem tutaj do radia przyjeżdżają muzycy. Czasem tacy wymarzeni. No i to była przygoda, yy, też niedawna. Koncert odbywał się tutaj. Fantastyczny gitarzysta i wokalista Warren Haynes był naszym gościem. I rano przyjechał na próbę I prowadziłem program. Tutaj obok jest studio emisyjne trójki. Prowadzę program i nagle do studia wchodzi Warren Haynes. Ja go poznaję, bo go znam. Ja mówię, cześć, nazywam się Warren Haynes szukam studia koncertowego Agnieszki Osieckiej. Ja mówię, no to cześć Warren, bardzo miło mi się poznać, choć pokażę Ci. I od to niedaleko, najwyższyśmy no i, i przyszliśmy tutaj. I od 11 rano odbywały się tutaj próby, a potem o 20 odbył się fenomenalny koncert Warna Heinza, znanego na całym świecie, wydającego raz po raz doskonałe płyty gitarzysty i wokalisty. No to tyle mam takich opowieści, które kiedyś pewnie Także jak już będzie stary numer, trzeba będzie zabrać w kształce i to wszystko opisać. Życie pana Petra tisno powiązane z Trójkoj. I on ma jeszcze wiele ciekawych historii pro zirok biznesie, biznesu jakie były gościami radio. My z panią Olgą wierzymy na podróż koridorami Trójki, gdzie sami stany duchają legendami i historiami. Autograf <-trujka> Розповідають, що під час ремонту на радіо маляри зафарбували автографи деяких відомих зірок на цій стіні. Потім був великий скандал. Це таблиця mm -hmm. з e, слухачів і фанів Трійка виховала багато відомих журналістів. Za weź czas istnienia radio tu sklali swoje tradycje, od nazwy jakich dawę imię programom ja, tak, żeby w nazwie była przystępna cyfra 3. Przez rok funkcjonowania trójki. To są audycje plenerowe, to jest życie redakcyjne, dziennikarzy trójki. pokazane z fragment ich życia foto rozpowiadaje o jednym z epizodów życia Koncertnej Studii Trójki. To są wydarzenia związane z patronatem Trójki. Tak? One nie są organizowane przez Trójkę, ale to są wydarzenia, które powstały przy jakimś tam Radio wydaje dyski z kolekcjami utworów, które zwochały tu. Trójka jest jednym z najpopularniejszych radio w Polsce. I za danymi różnych exit polli zajmuje pierwsze miejsca w listach liderów. Program trzeci nigdy nie był programem, który chciał być bardzo mocno popularny. Chcemy być słuchani, ale nigdy nie zależało nam na tym, żeby schlebiać takim najbardziej prostym gustom. Nigdy nie goniliśmy za taką tanią popularnością. Wręcz przeciwnie zawsze staraliśmy się prezentować te rzeczy, które naszym zdaniem były wartościowe, a niekoniecznie bardzo popularne. Stąd. Yy, cała gama rokowych wykonawców, myślę o muzyce, bo trójka jest radiem, które jest mocno sprowinowane na muzykę i w związku z tym, że mam okazję mówić do przyjaciół, to powiem, że bardzo często sięgamy również po płyty ukraińskie, przy czym też bardzo specjalne płyty, bo są to płyty głównie rokowe, rokowych młodych zespołów ukraińskich. Audycja nazywa się, też będę musiał ją przetłumaczyć, yy, strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Innymi słowy, strefa muzyki rockowej, ale śpiewanej nie w języku angielskim. No i tam właśnie mój wspaniały kolega, którego nazywamy dr Wilczur, prezentuje utwory i płyty zespołów nieanglojęzycznych i tam bardzo często sięga po płyty ukraińskie, stąd znamy muzykę rokową czy pan ukraińską. Wracając do programu trzeciego i do muzyki, którą prezentujemy, to głównie jest to muzyka rockowa, z domieszką muzyki bluesowej, choć to wszystko się miesza. I w zasadzie, gdybym powiedział, że program trzeci wrasta na bluesie, to, to byłaby prawda, bo y, wszystko bierze się z bluesa. Blues to y, korzenie, a reszta to tylko owoce. No I to nam przyświeca od bardzo, bardzo wielu lat. Dziękuję za wypowiedź i życzycie wszystkiego najlepszego. Nie możemy ochwycić wszystkiego w ramach jednej podania. Na tym nasza podróż zbiega do zakończenia. Z nami pozostają jaskrawe wrażenia pro legendzie Holywoodskiego Radio. Radio Krypt.